Jaki dziś piękny poranek, stanę i, i będę miał śniadanie, a, śniadanie w końcu zrobione. Niam, niam, niam. A, dobre było. O nie, zapomniałem, że mam do kina na 12.00, a ja miałem kino i było ono na, no, no, na 12.00 i jest teraz 11.30, o nie, muszę się spędzić. Poszłem sobie, musiałem przedtnąć film. I dzień dobry, proszę o bilet. Masz. Idę sobie o siedzę. Oglądamy film.